Dobry wieczór Państwu, witamy ponownie z Panem Profesorem Piotrem Śliwińskim. To czwarty wykład z cyklu wykładów Pana Profesora. Tym razem będzie o bólu. W związku z problemami technicznymi, które się pojawiły podczas poprzedniego wykładu, będę tutaj pan Profesorowi asystować i udostępniać Państwu wiersze. Mam nadzieję, że wszystko tym razem uda się bez problemów. Panie profesorze, proszę tylko dawać znać, kiedy... Tak, tak możemy. Aha, oczywiście, oczywiście tak. tak. O, o, oczywiście tak. Proszę państwa, i, i znowu na zasadzie takiej przemienności, przemienności perspektyw, jeśli mówiliśmy o społecz, społecznym zaangażowaniu, politycznym poezji, to teraz będziemy mówili raczej z takiej perspektywy indywidualnej, egzystencjalnej o poezji jako czymś, co co dotyczy, odnosi się do, do jednostki, do poszczególnych, do poszczególnych osób jako czymś intymnym. A zarazem oczywiście ból nie zawsze się w intymny sposób manifestuje. Czasami jest czymś, co jakby wyrywa się z tych ram intymności. O, o, o bólu w poezji pisano bardzo ciekawe książki, ja powiem tylko tyle, że może najciekawiej pisała o tym pani profesor Krystyna Pietrych, cóż poezji, co poezji po, po bólu, taka jej książka, warta jest uwagi, jeśli by was ten temat zainteresował, a on wydaje mi się, jest interesujący, dlatego że Biorąc to w sposób najbardziej trywialny, czytamy często poezję, żeby coś ze swoim bólem zrobić, coś nas boli, coś nas niepokoi, z czymś nie potrafimy sobie dać, dać rady. Nie mamy o tym, z kim porozmawiać, a kiedy próbujemy, to czujemy się niezrozumiani traktowani może protekcjonalnie, albo, albo obojętni, albo po prostu y y mamy wrażenie, że, że y nie można nas zrozumieć, więc może wiersz nas zrozumie, może z, z wierszem y będąc blisko y y znajdziemy jakiś y rodzaj siostrzeństwa, braterstwa, y wspólnoty, y może będziemy mniej sami, myśląc o tym, co o bólu mówią, mówią poeci. Ból jest trochę jak gula w gardle, jak, jak narośl na języku. Ból nie pomaga się wysłowić. Ból znowu raczej wtedy, kiedy dochodzi do głosu, wyrywa się czasami, czasami skowytem, czasami jęczeniem, czasami wyciem, czasami skargą. Tego jest szalenie dużo. Niekoniecznie zaś niekoniecznie zaś układa się w, w, w strofy. Niekoniecznie znajduje swój, swój rytm, nie, niekoniecznie formę. Inaczej mówiąc, forma jest jakimś rodzajem jakimś rodzajem wyzwania dla, dla bólu. Albo ból, wyzwaniem dla niej. Tak długo utrzymujemy jakąś formę, jak nas nie boli, prawda? tak długo jesteśmy dzielni, pogodni, jaśni, komunikatywni, tak długo łatwo nam być w świecie, jak długo nie odczuwamy, nie odczuwamy bólu. Ból rozrywa te wszystkie nitki, które nas ze światem łączą. Tak? to Wszystko to, co mówię, jest związane właściwie z takim potocznym podejściem, podejściem do bólu. Chcemy ból uśmierzyć, a równocześnie uśmierzając ból mamy czasami wrażenie, jakbyśmy przestawali być naprawdę sobą. Naprawdę ja, ja bez tych analgetyków, bez środków uśmierzających, uśmierzających ból, niepokój, lęk i pokrewne stany, jestem właśnie w tym, w tym zanurzony. Ból czasami odbieramy jako zdradę ciała, dlaczego, zdradę ciała ze strony ciała. Dlaczego, dlaczego nagle, nagle odmawia posłuszeństwa, dlaczego nagle każe o sobie myśleć, dlaczego o sobie przypomina, dlaczego właśnie nas zaskakuje, zdradza, zawodzi. Jest niewątpliwie ból, czy bywa ból odkryciem ciała o to, Dopiero wtedy uświadamiam sobie, że posiadam rękę, brzuch, udo, kiedy zaczynają mnie, zaczynają mnie boleć. Jeśli, jeśli mnie nie bolą, to one są prawie niewidzialne, prawie niedostrzegalne są właściwie poza moją percepcją. Albo też są jakąś dekoracją człowieka. Cieszy nas obfita, obfita fryzura, szczupła sylwetka, mocne ramiona i tak dalej i tak dalej, wydolność naszego organizmu. On taki właśnie powinien być, jakim chcielibyśmy go mieć, ten organizm, ono, to ciało. Ból zmienia, bardzo wiele zmienia w nawykach naszego istnienia, w sposobie, w jakim myślimy o nas, o sobie, o naszym życiu, a także rzecz jasna o innych. Ale zmienia też nasz stosunek do języka powiedzieć, boli mnie, to przecież prawie, prawie nic nie powiedzieć. Ból jest tak różnorodny, z tak różnych źródeł może wynikać, rozmaity mieć charakter, w tylu miejscach się pojawić, z tak rozmaitym nasileniem, że stwierdzenie, boli mnie, jest albo prawie nic nieznaczące, ponieważ ten ból jest banalny, to banalny ból odrobinę uderzonej ręki, albo ćmiący ból zęba, który jeszcze się nie przeobraził w koszmar, albo też nic nie znaczy, bo ból jest tak ogromny, że nie potrafię, jakby mówiąc o nim, za nim nadążyć. Więc się z nim rozmijam. Co się, co się dzieje z bólem w wierszach? Przeczytam chyba fragment jednak, bo tak mi przyszło do głowy, że chciałbym chciałbym, aby... Pojawił się ktoś z dawniejszych poetów, a wraz z nim trochę inny sposób pisania i myślenia. Ból zasnął Adama Asnyka. Adam Asnek, jak Państwo wiedzą, jest poetą najwybitniejszym. Często się podkreśla poetą o okresu pozytywizmu, a więc tego okresu, który zreiterował przed liryką, przed poezją. Może pod wrażeniem wielkich poprzedników romantycznych. Może pod presją obowiązków, jakie na siebie wówczas pisarze wzięli, a były to właśnie obowiązki społeczne, emancypacyjne. Były to obowiązki patriotów, którzy nie chcieli wzniecać, czy nie czuli się zdolni, by wzniecać powstanie, kolejne powstanie, którzy byli w większości ofiarami powstania styczniowego za, za młodu. Te historie państwo, państwo znają. Adam Asnyk, w tej niepoetyckiej, nielirycznej epoce uchodzi za, za poetę wyjątkowego. Jego wyjątkowość polega też na czym innym jeszcze, a mianowicie, że on dość często imał się tematów stricte filozoficznych. Gdyby powiedzieć o Asneku, że jest jednym z bardziej filozoficznych polskich, polskich poetów w ogóle, to, nie, to znaczyłoby nie minąć się z prawdą. Tak właśnie, tak właśnie jest. W tej poezji często się definiuje rozmaite rozmaite wa wartości czy rozmaite e rzeczy, zachowania itd. Ból zasnął we mnie już z cicha, jak dziecię krzykiem zmęczone. Łzy na dno duszy kielicha spływają niepostrzeżone. Wszystkie żywota gorycze zamknąłem w sercu jak w grobie. Niech drzemią w nim tajemnicze, nie mówiąc światu o sobie. Lecz jeszcze męczarnia cudza łzę wydobyła spod powiek. Do gorzkiej myśli pobudza... Przybity rozpaczą człowiek, jęk, który w ciemnościach słyszę paląca nędzarzu w skarga, jeszcze przerywać mi ciszę i zatem pierś mi moją targa. A nie tych żal mi najbardziej, co cierpią niezasłużenie. Ci jako rycerze twardzi znieść mogą każde cierpienie. Ci chociaż los ich przygniata, chociaż nieszczęścia dłoń kruszy, mają współczucie od świata i spokój własnej swej duszy. Lecz żal mi tych, którym cięży Poczucie spełnionej winy, co w sercu noszą kłąb węży i cierpią z własnej przyczyny. Takiej boleści posępnej najsilniej wstrząsa mną echo, gdyż w mrok ich duszy występnej nie można stąpić z pociechą. Zauważmy, że ten wiersz jest bardzo specyficznym moralitetem. Moralitetem o bólu i współczuciu. Zaczyna się od stwierdzenia, iż własna, własna dusza poety, podmiotu tego wiersza jest przesączona bólem, że w, w samym cierpiącym jest w samym piszącym jest cierpienia bardzo dużo. To cierpienie jednakowoż nie zamyka na świat. Chciałbym to podkreślić. Nie zamyka na świat, nie nie izoluje od niego, nie obezwładnia zmysłów, dlatego że w nim, w tym cierpieniu, jest przesłanka powód do odczuwania empatii, współodczuwania z, z, z ludźmi cierpiącymi również, albo cierpiącymi nawet bardziej. I ci bardziej, czy inni cierpiący, czy po prostu inni cierpiący są tutaj dwojako kategoryz kategoryzowani na cierpiący z powodu niesprawiedliwości świata i cierpiący z powodu własnej niesprawiedliwości. Niesprawiedliwość świata wydaje się w tym wierszu czymś drugorzędnym. Nie byle jakim, niebłahym, ale jednak chowasz mimo wszystko drugorzędnym. Niesprawiedliwość świata można znieść. Można, można sobie z nią dać radę. Niesprawiedliwość ze strony świata dotyka przede wszystkim ludzi niezależnych, mocnych, charakternych, dzielnych, a ci sobie z krzywdą, niezasłużoną krzywdą radzą. Ci potrafią z owym bólem żyć. Natomiast ból, który przysparza, przysparzają wyrzuty sumienia, mówiąc najprościej. Poczucie własnej niegodziwości, rozczarowanie samym sobą, pustka wewnętrzna, ten ból jest dużo trudniejszy do, do uśmierzenia. Tego bólu nie można zastąpić ani poczuciem dumy, niezależności, wewnętrznej wolności, prawdy, która jest być może, ale nawet zapewne, niedoceniona, lecz przecież jest prawdą, a więc pozostaje wartością bez względu na to, jak jest traktowana, te kompensacje nie dotyczą, nie dotyczą niegodziwych, cierpiących z własnej, z własnej niegodziwości, z poczucia spełnionej winy, z tego kłębu, kłębu węży, które, które się w duszy tychże nieszczęśników mnożą, rządzą. Takiej boleści posępnej najsilniej wstrząsa mną echo, gdyż w mrok ich duszy występnej nie można stąpić z pociechą. Ta występna, występna, cierpiąca dusza nie może, zostać, nie może zostać pocieszona, ale właśnie dlatego, że taką jest współczucie wydaje się największe. To właśnie taki ból, takie cierpienie, Najsilniej wstrząsa mówiącym w tym wierszu. Dlaczego nazywałem to swoistym moralitetem? Otóż ten wiersz jest głęboko, głęboko humanistyczny. Ból jest postrzegany jako składnik ludzkiej kondycji, ludzkiego życia. On jest nie do usunięcia. On dla myślącego, patrzącego szerzej, wnikającego w cudze doświadczenia, w cudze myśli. Musi, musi mu towarzyszyć. Jest, jest jak towarzysz, nie odstępujący go. No. I to, to jest pewna koncepcja ludzkiego życia jako, jako czegoś, co, co zbudowane jest, jest z bólu. Ale z drugiej strony, to ten ból zostaje tu zróżnicowany. Jest ból egzystencji, jest ból zadany przez, przez społeczeństwo, jest ból zadany przez zło, takie taki ból metafizyczny, zło nie tyle doznane, co zło zadane. I to jest ciekawa, ciekawa myśl. Jest wreszcie jakiś rodzaj pochwały dla duchowego, moralnego, emocjonalnego pobratymstwa, pewnej bliźniości, którą poeta, którą podmiot tego wiersza głosi w stosunku do wszystkich. Jest zgoda na ból w sobie, jest po, poczucie pewnej nieadekwatności własnego współczucia czy zbędności własnego współczucia w stosunku do ludzi, którzy potrafią ból znosić, i mają do tego dobre powody, jest ta bezsilność, czyli ta niezdolność poniesienia, przyniesienia pociechy w stosunku do ludzi szarpanych przez, przez własne chore, chore niegodziwe, niegodziwe dusze. Jest w tym wierszu porządek, systematyka, nie ma oschłości i nie ma pychy. Tak często bywa, że kiedy coś jesteśmy w stanie uporządkować, zebrać, uporządkować, oznaczyć, zdefiniować, to w zamian oczekujemy, chcemy, bierzemy sobie, przyznajemy sobie poczucie wyższości nad tym, czym się zajęliśmy. Tu tego nie ma, ponieważ, powtarzam, ból jest jakimś wspólnym mianownikiem ludzkiego życia, ludzkich, ludzkich jestestw, ludzkiej e egzystencji, jest takim warunkiem sine qua non, chyba człowieczeństwo nawet rzec by można, ale to nie zawsze jest ten sam ból i tego ten wiersz bardzo interesująco dotyczy. A teraz przeczytamy wiersz, który pokazuje coś innego, pokazuje, że ból nas zamyka, że ból jest więzieniem, z którego nie możemy się wyrwać, nie znajdziemy na to metody. Proszę zwrócić uwagę w języku potocznym. Dość często mówimy, że głowa mi pęka, albo że z bólu nie jestem, z powodu bólu nie jestem w stanie czego cokolwiek zrobić, czegokolwiek zobaczyć, cokolwiek usłyszeć, tak? Że ból nam odcina zmysły, że ból nas odcina od, od, od rzeczywistości, od otoczenia. Że ból jest takim wyjątkowym, wyjątkowym doznaniem koncentracji na, na tym, gdzie, gdzie się zlokalizował, gdzie, gdzie został zlokalizowany. Gdzie, że ten kawałek, który boli, staje się centrum wszechświata, że on nas właściwie do siebie, do siebie redukuje. I to bardzo często w ten sposób przecież przedstawiamy własne mniej czy bardziej banalne, banalne przeżycia, na przykład ból zęba, który czyni nas właściwie tym bolącym, bolącym zębem i odcina od, od czegokolwiek, z ciężkim bólem za, zęba naprawdę nie jesteśmy w stanie e, zająć się czymkolwiek. To jest wiersz wielki i słynny wielkiego poety Aleksandra Wata. Przepraszam, tu jest źle zapisane oczywiście. Aleksandr Wat nie Wat Aleksandr, nie wiem dlaczego. E, z Incipit w czterech ścianach mego bólu, powstał w 1956 roku. E, przeczytam. W czterech ścianach mego bólu nie ma okien ani drzwi. Słyszę tylko tam i nazad chodzi strażnik za murami. Odmierzają ślepe trwanie jego głuche, puste kroki. Noc to jeszcze czy już świt. Ciemno w moich czterech ścianach. Po co chodzi tam i nazad? Jaką kosą mnie dosięgnie? kiedy w celi mego bólu nie ma okien ani drzwi? Gdzieś tam pewnie lecą lata z ognistego krzaka życia, tutaj chodzi tam i nazad strażnik, upiór z ślepą twarzą. To wspaniały, zwięzły wiersz, który mówi o tym, e, znajdując słowa, o tym, jak ból e, zamienia e, życie człowieka w, w niewolę, w niewolę, którą... którą on sam jest. Ból jest niewolą, tak? jest, jest celą. Jest ból, ból obmurowuje człowieka, zamyka do niego dostęp i jemu zamyka dostęp do czegokolwiek. Gdzieś tam pewnie lecą lata, gdzieś tam, gdzieś tam pewnie lecą, nie na pewno, gdzieś tam pewnie jest jakieś życie o którym nic już właściwie nie wiem, nawet czy jest, nie jestem tego pewien. Tak można by przełożyć na byle jaką prozę z, ostatniego, z ostatniej zwrotki tego wiersza. Gdzieś tam jest za murami ów strażnik, go słyszę, tam i nazad chodzi strażnik za murami. On będzie potem strażnikiem upiorem z ślepą twarzą. Może będzie śmiercią. Ale w więzieniu bólu, w niewoli bólu będąc, wątpimy też w śmierć. Śmierć może byłaby jakiegoś rodzaju wybawieniem, ale czy ona zdoła do nas dotrzeć, skoro jestem zamurowany, zamknięty, skoro nie ma okien i drzwi, to być może ona nawet, tak? być może ono nawet, to upiorne coś, ten strażnik, który jest tu właściwie niepotrzebny, też nie będzie miał dostępu i też nic mi nie może przynieść i, i przydać. Ślepe trwanie, proszę zwrócić uwagę, niepewność, czy mamy do czynienia z nocą, czy, czy ze świtem, ciemność jest bowiem tu Ciągle, ciągle obecna. Ognisty krzak życia byłby alternatywą dla obecnego stanu, ale taką przecież, którą się już, już nie wierzy. Taki rytm tych kroków tam i nazad chodzącego strażnika, upiora, to wszystko, a może to jest rytm, rytm bólu, rytm krwi, rytm tkanek własnego ciała, może to też jest złudzenie, może to jest jakaś ekstrapolacja, jakieś przeniesienie z wnętrza na zewnątrz, które przecież, o którym przecież naprawdę nic nie, nie można wiedzieć. To, że się słyszy, nie, nie jest tu rozstrzygające. Mamy do czynienia być może z taką przekogarniającą nicością, czy zniweczeniem wszystkiego przez, przez ból. Ten wiersz dałoby się czytać filozoficznie, odnosząc go do rozmaitych koncepcji autorów, do mistrzek Harda, jakby się uprzeć, tak mnie się wydaje, do pewnych wątków żydowskiej filozofii. Pewnie tak, ale może nie trzeba. Może on bardziej niż cokolwiek, tak bym przypuszczał, daje nam obraz bólu jako, jako celi, jako czegoś, co nas odbiera życiu, nie oddaje śmierci, co nie, co nie daje żadnego wytchnienia, co niweczy wiarę w jakikolwiek koniec, bo to na tym rzecz polega, że koniec też się tutaj staje, jak sądzę, jak sądzę niemożliwy. W takiej niebywałej zwięzłości, z jaką tu mamy do czynienia, w po pozornej prostocie zdań, retoryczności, która uznośla ten tekst, ale nie przesadnie, nie spieszy się do tego, żeby go podnieść ponad, ponad język. On jest doskonały. To jeden, jak sądzę, z doskonałych wierszy. Wierszy doskonałych, do których nie sposób się wtrącić, w którym nie wolno, nie da się po prostu zaproponować zmiany choćby przecinka, jak myślę. Pewna staroświeckość, którego cechuje nie jest nieuzasadniona. Oto w, tym, w tej sytuacji nadzwyczajnej, która stała się zwyczajna, która podległa uzwyczajnieniu, która rozciąga się od nie wiadomo skąd do nie wiadomo dokąd, język taki język rzeczywistej rozmowy, język kolokwialny, język potoczny, one też znikają. Więc wydaje mi się, że jakiś rodzaj takiej odświętności języka w niektórych sformułowaniach, w niektórych słowach tu obecny nie szkodzi temu wierszowi, tylko dodatkowo go, dodatkowo go uzasadnia. Pozostanie, pozostają Państwo z tym, z tym tekstem. Bardzo polecam do tego, żeby się weń, wsłuchać, żeby go sobie poczytać głośno, nawet wielokrotnie, by zobaczyć jak te kroki odmierzające, no ale co, właśnie co, w nicości nie ma, nie ma nawet czasu. Tak? Czas byłby jakiegoś rodzaju rozwiązaniem. Czas by się toczył, ta, czas, w czasie dokonywałoby się przemijanie. Nawet czasu tu, tu nie ma. Więc to, te, te w tej nazad, te w tej nazad kroki słyszalne, one wyznaczają jakiś rytm, jakieś pulsowanie, takie może bolesne pulsowanie, Krwi. Ten wiersz ma odniesienie do biografii autora, Aleksander Watt, długo by można o nim mówić, przed wojną bardzo młodo debiutował jako jeden z futurystów, Tomikiem ja z jednej, ja z drugiej strony mego mokpsu, piecyka, później mniej pisał wierszy, ale, ale napisał bardzo istotny, Tom opowiadań zatytułowany bezrobotny lucyfer, był też redaktorem miesięcznika literackiego, takiego bardzo lewicującego, czy właściwie komunizującego czasopisma literackiego, później, później został uwięziony po sowieckiej stronie, przeszedł przez sowieckie więzienia, był nam za a później został zesłany na a potem został wysłany na, na Wschód. Tego wyleczyło z komunistycznych sympatii, z komunistycznego światopoglądu. Kiedy wrócił do Polski, był, był tu źle widziany, jako były, były lewicowiec, były komunista, który nie chce już dalej nim być. Co istotniejsze dla tego wiersza, on cierpiał na zagadkową chorobę neurologiczną, czasami się określa ją jako zespołem czy syndromem Wallenberga, o charakterze bólowym. Od okresu powojennego do śmierci, samobójczej śmierci pod koniec lat 60 cierpiał na straszne, na straszne bóle. Od 1956 roku jeździł po świecie, pisał wiersze inne niż te futurystyczne, wspaniałe wiersze, a także razem z Czesławem Miłoszem nagrał, a później ona została spisana, książkę zatytułowaną Mój wiek i napisał też szereg innych niezmiernie ciekawych esejów, których się z, tą, z tym wiekiem ideologii mierzy. Wspaniała postać, jeden z najwybitniejszych, największych polskich poetów XX wieku, trochę pomijany w tej, w tej roli choćby z tego powodu, że, że rzadko obecny w programach szkolnych. Bardzo jego wiersze Państwu polecam. Stanisław Barańczak napisał wierszy o bólu wcale dużo. Jeśli by się im uważnie przyjrzeć, tym, tym utworom, które pozostawił, to takich o bólu odkrylibyśmy sporą garść. Pisał je na początku swojej twórczości i taki wiersz chciałbym, abyśmy przeczytali. I pod koniec. Jednak pisanie o bólu dosyć często ma związek z własnymi, z własną sytuacją autora. Jak wiadomo, Stanisław Barańczak chorował na Parkinsona. Niestety, pojawił się dość młodym wieku i, i, i postępował bardzo szybko, przynosząc kom, kolejne komplikacje, komplikacje zdrowotne. On niezbyt chętnie poddawał się tej chorobie, jeśli tak, tak się można wyrazić. Pracował w latach 90. już będąc chory, chorym z ogromną intensywnością aż w końcu musiał się, musiał się jej poddać. Niezbyt chętnie i zbyt często o tym mówił. To się przedostawało w tej późnej twórczości do niektórych jego wierszy. Potem, potem pojawiło się ten, ten, ten temat choroby, pojawił się w niektórych jego wywiadach, ale nie był autorem, który byłby, się, byłby z choroby, uczynił swój najważniejszy temat. Całkiem na odwrót był wobec niej dyskretny. Ale przeczytamy wiersz, który z Parkinsonem i wszelkimi innymi poważnymi, strasznymi chorobami ma jeszcze, nie ma jeszcze nic wspólnego, bardzo do tego daleko. Wiersz zatytułowany Bo tylko ten świat bólu. Bo tylko ten świat bólu, tylko ta kula spłaszczona w lodowym i madle, wychłostana burzami, łamana kołami południków, czeszcząca w granicach grubymi nićmi szytych, tylko ta cienka skóra skorupy ziemskiej, popękana rzekami, wydzielająca z siebie pot mórz słonych między ciosami lawy i ciosami słońca, bo tylko ten świat bólu, tylko to ciało w imadle ziemi i powietrza, wychłostane kulami, łamane w pół ciosem, pięści trzeszczące pod pałką, w kostnych szwach czaszki, tylko ta cienka skorupa skóry ludzkiej, popękana krwawo, tocząca z siebie słone morza potu, pomiędzy ciosem narodzin i śmierci. Bo tylko ten świat bólu, bo tylko ten świat jest bólem, bo światem jest tylko ten ból. Wiesz, jak to w przypadku Barańczaka bywa, jest bardzo misternie, skomponowany, tutaj zdania zachodzą na, na siebie, właściwie momentami od, odnosimy wrażenie, jakby się nie, nie, nie chciały skończyć, takie wewnętrzne powroty pewnych motywów są zauważalne, a koda, zamknięcie tego wiersza, czyli koniec koda, zamknięcie wiersza, no jest bardzo, bardzo efektowna. Jaki z tego wiersza wynika? wynika Sens, bo tylko ten świat bólu, świat, bo tylko ten świat bólu, jakby nie było innego świata niż świat bólu, albo nie, nie, nie było innego świata niż ten właśnie, który byłby do nas się przedostawał, który byłby do nas prze, przemawiał. I zauważmy, pomysł kluczowy w tym wierszu polega na tym, że Taki geologiczny wielki obraz, kula spłaszczona w lodowym i madle, to ziemia, ziemia między biegunami, chłostana burzami, łamana kołami południków, czeszcząca w granicach grubych szytych grubymi nićmi szytych. Tylko ta cienka skóra skorupy ziemskiej, popękana rzękami, wydzielająca z siebie pod mórz słonych, między ciosami lawy i ciosami słońca. Ziemia jest jak ciało. Ciało udręczone, ciało, ciało bolesne, ciało chłostane, ciało łamane kołem, ciało bezradne, cienka, cienka skóra skorupy, skorupy ziemskiej, popętkane, skaleczone, okaleczone tak itd. itd. Ciało, ciało ziemi trzeszczy w imadle, Trzeszczy między biegunami i przypomina w tym ciało ludzkie. Bo teraz pojawia się, to jest druga część tego wiersza: pojawiają się atrybuty świata ludzkiego wychłostane kulami, łamane w pół ciosem pięści. Pojawia się kula, pięść, pałka, skóra ludzka, krwawo popękana, Pojawia się słone morze, potu. Pojawia się zatem podobny ziemi człowiek powalony ciosem, czy ciosem wrzucony pomiędzy narodziny i śmierć Ziemia jest podobna do ciała ludzkiego. Ciało ludzkie podobne jest do tak przedstawionej ziemi. Nie jest zatem, człowiek, nie jest zatem tak, że ziemia... Nie doświadcza, nie doświadcza bólu w odróżnieniu od człowieka i nie jest tak, żeby ból człowieka był zupełnie inny niż ból Ziemi, niż ból świata. Można byłoby, troszkę na siłę jak sądzę, interpretować ten utwór w takiej ekologicznej, w takiej ekologicznej perspektywie, w planie dzisiaj szeroko i często dyskutowanych zagadnień związanych z naturą, przyrodą, światem zwierząt i roślin, z tym co, co temu światu zrobiliśmy i co ten okaleczony, mówię teraz Zagajewskim, okaleczony świat w odwecie, chcąc nie chcąc zrobi nam. Tych tematów w literaturze, także w poezji jest bardzo, bardzo dużo i bardzo dobrze, że jest ich bardzo dużo, bo one są bardzo ważne i nie można, ich, nie można ich przeoczyć, nie można ich zlekceważyć. Dałoby się chyba przeczytać ten utwór w trybie takich właśnie ekologicznych skojarzeń. Jesteśmy częścią tej Ziemi, ta Ziemia jest częścią nas, ból, którego doświadcza Ziemia, jest naszym, nasz jest bólem Ziemi. Ale to, co ostatecznie wydaje się tu kluczowe, to właśnie w kodzie, w zamknięciu, w tym dwuwersu, dwuwersie obecne, obecne, obecna wariacja, bo tylko ten świat bólu, nie, ma, nie istnieje inny świat niż świat bólu, bo tylko ten świat jest bólem, do powiedzenia, jakby rozwinięcie. Ten świat jest bólem, tylko bólem. Bo światem jest tylko ten ból, tak? Proszę, proszę zauważyć, połączenie, jungtim, odniesienie świata i bólu są, jest tutaj bardzo ufilozoficznione. Ból jest nie czymś, co nam się zdarza. Ból jest jak ziemia, jak minerały, jak tlen w powietrzu, jak dwutlenek, jak wszystko, o czym pomyślimy, że współtworzy Ziemię jest jednym ze składników, ze składników ciała Ziemi i ciała, i ciała ludzkiego, która jest częścią tego, tego ciała Ziemi. O bólu zatem można e, przejmująco, osobiście, bo wydaje mi się, że w tym wierszu jest coś osobistego, skoro świat jest taki, to ja mówiący ten ból odczuwam i ja czytający też go odczuwam. Więc można osobiście i można kosmogonicznie, nie, źle powiedziałem, Jakoś tak. Mm, e, e, maksymalistycznie, biorąc, biorąc za przykład całą, za całą ziemię. I Anna Polakówna to poetka, zmarła pewien czas temu, znakomita, która być może nie jest państwu znana, a, a też ją chciałbym waszej uwadze najgoręcej polecić. Czemu tak długo trwa ta próba bólu? Już jej zwątpiłam. I wstałam w ufności, zawrzałam buntem i w pokorze ścichłam. Doświadczasz nadal płęta wciąż nierychła i niepojęte sensów zawiłości. W niebieskim żerze kanikuły wiecznej miłość się twoja nigdy w chłód nie skłania. Nie ma schronienia, nie ma ucieczki, brak odpowiedzi, bo nie ma pytania. Troszkę w tym wierszu, troszkę w tym wierszu nam będzie się przypominał wiersz wata. W tym, w, tym, w tym obrazie nie ma schronienia, nie ma w tych słowach nie ma schronienia i nie ma ucieczki, brak odpowiedzi, nie ma pytania. Jakby w tym, w tym zakleszczeniu przez ból dostrzegamy podobieństwo. Takie podobieństwo przeżyć nie, nie sformułowań, niekoniecznie sformułowań z wierszem Vata. Ale oprócz tego ten bardzo osobisty wiersz ma charakter konfesji, wyznania, jest klasycznym lirykiem. Czemu tak długo trwa ta próba bólu? Już i zwątpiłam i wstałam w ufności, zawrzałam buntem i w pokorze ścichłam. Mamy do czynienia z katalogiem reakcji na ciągnący się, niekończący nie ból. Ufność... Pokora, zwątpienie, bunt to wszystko, to wszystko, co towarzyszy nam wyrokowi losu, jakiemuś rozstrzygnięciu, którego nie, da się, którego nie da się cofnąć, nic nie możemy z nim zrobić. Ta huśtawka nastrojów ona jest państwu znana, nawet jeśli państwo są bardzo młodzi. Nie wiem, czy państwo są bardzo młodzi, ale wielu pewnie tak. To ona jest wam przecież znana. Każda sytuacja kryzysowa a zwłaszcza przy, przewlekająca się, przewlekła kryzysowa sytuacja, ona w nas to, to wywołuje. Prawda? Oto, oto miotamy się między sprzecznymi, sprzecznymi uczuciami. Tak, ból, ten wieczny ból, ten ciągły ból jest mm, okazją do, do takiej szamotaniny między u, u, u, u uczuciami. Doświadczasz nadal, doświadczasz nadal, a więc jednak doświadczasz, jednak prócz bólu coś jeszcze jeszcze tu występuje, puenta, puenta wciąż nierychła i niepojęte sensów zawiłości. W niebieskim żarze kanikuły wiecznej miłość się twoja nigdy w chłód nie skłania. Nie ma schronienia i nie ma ucieczki. Ten wiersz, proszę zwrócić uwagę, wprost opisujący szamotaninę w sprzecznych uczuciach. Równocześnie szam, sam też się szamocze w sprzecznych uczuciach. Prawda? Jest tu jakaś miłość która nie, nie wygasa. Czy to jest miłość boska, czy to jest miłość ludzka? Niełatwo nam na to e, odpowiedzieć. Niebieski żar kanikuj wiecznej może by wskazywał na, a, na jakieś odniesienie metafizyczne, ale czy y, tak jest rzeczywiście, nie mamy pewności. Nie ma schronienia i nie ma ucieczki. Jest wprawdzie y, ta miłość nie zamieniająca się w, w, w chłód, Niezmienna, lecz ona nie, jest, ona nie jest wyjściem, ona nie daje asumptu, ona nie daje okazji do, do ucieczki, ona nie jest pociechą skuteczną. Płanta wciąż rychła i niepojęte sensów zawiłości. Pytanie o to, dlaczego ja, dlaczego ból mnie dotknął, dlaczego tak długo... Co on właściwie znaczy, czy on coś znaczy, czy w ogóle coś znaczy, czy jest sens o cokolwiek pytać ból, prawda? Zostaje w tym prostym, zdawać by się mogło, ale jednak dramatycznym, przejmującym wierszu, bardzo, bardzo ciekawie zadane. I jeszcze dwa utwory, jeśli Państwo pozwolą, jeśli mają Państwo jeszcze siłę. Jeden najwyższy od Kaczyszyna Dyckiego, to współczesny, jak państwo wiedzą, wybitny bardzo poeta, który stworzył swój własny poetycki język i całą, całą geografię poetycką, całą onomastykę, więc mnóstwo imion, nazw geograficznych także, imion ludzkich, aluzji historycznych itd., itd. Poezja Dyckiego jest nie nadaje się zupełnie do tego, żeby ją pomylić z czymkolwiek i słabo się nadaje do tego, żeby ją z czymkolwiek, z jakąkolwiek inną poezją porównywać. Jest bardzo bardzo dycka, bardzo bardzo osobna. Wiersze o bólu, przy tym on pisze o nim często przekornie, pisze do pewnego momentu wysoko i przejmująco, a potem podcina, by się tak wyrazić w cudzysłowie, podcina nastrój jakimś... Prawie że językowym wygłupem, jakimś harcem, jakąś, jakąś podśmiechujką, jak sam lubi mówić. Zmienia tempo, wywraca, wywraca już gotowy, gotowy obraz, zamazuje go. Ale ten pierwszy jest i podobny, i niepodobny do tych wielu utworów, w których mamy do czynienia z takim miksowaniem bólu, czy zaprawianiem bólu innymi, innymi nastrojami, które bólu nie niweczą, ale pozbawiają jakby wiersz prawa do, do, do jednolitości, takiej monochromatyczności, na, na, na, którą, na którą liczymy, bo, bo, bo coś nam takiego zapowiada przez jakiś czas, a potem to się w nim gwałtownie zmienia. To jest meandryczna poezja, a zarazem skrajnie meandryczna i skrajnie konsekwentna, mówiąc w największym skrócie, rozpoznanie. Więksi i mniejsi bogowie nicości spotykam was każdego dnia. Ku mojemu zdumieniu jesteście bardzo do mnie podobni. Pierwszy bóg nicości ciągnie za Nazolafrenię i drugi bóg nicości ciągnie na Ketrelu i trzeci bóg nicości nie oprze się Pernazynie. Tak bardzo jesteście do mnie przywiązani, że nie pozwalacie mi samodzielnie myśleć i pierwszy bóg nicości i drugi bóg nicości lubuje się w poezji o trzecim nie wspominając. Proszę wybaczyć, literówki. Teraz je widzę. Gdzie tu jest ów ból, o którym mówię? Więksi i mniejsi bogowie nicości. Więksi i bo mniejsi bogowie nicości. Spotykam Was każdego dnia. W sobie. Można by dodać z dużą pewnością, że w sobie. Spotykam ich w sobie. W sobie, który nie jest z sobą samym spójny który nie jest tożsamy. Tak jakbyśmy mieli wrażenie, że w sobie mamy innych. Że powiedzieć, co jest we mnie najważniejsze, kim jestem bardziej niż nie jestem, kim jestem bardziej niż ten to inny, który we mnie też istnieje, nie jest rzeczą łatwą. To nam się przecież zdarza. I nie musimy brać psychotropów, ciężkich leków na schizofrenię, które tutaj zostają wy wymienione, czy ciężkich leków na chorobę dwubiegunową, afektywną. Będąc przekonanym o swojej normalności, miewamy czasami wrażenie, że nie jesteśmy siebie pewni. I u nas jest, i który z nas jest bardziej od, od innych. To możemy sobie wyobrazić, ale tutaj mamy do czynienia z obecnością przemożną. To jest obecność bogów. Owszem, pisanych, pisanych małą literą, ale bogów. Tych nie możemy z siebie wyprosić. Z tymi nie możemy niczego odnegocjować, z nimi się nie urządzimy. To oni w nas są i, i się rządzą. A zarazem są bogami, którzy nie przynoszą darów, którzy nie, nie dają radości, boskiej radości, nie dają, nie dają szczęścia, nie, nie, nie koją. Nie pocieszają, są bogami nicości, albowiem. Spotykam was każdego dnia ku mojemu zdumieniu. Jesteście bardzo do mnie podobni. Bardzo do mnie podobni. Pierwszy ciągnie na Zolafrenie, drugi na, na Ketrelu, trzeci nie oprze się Pernazynie. Tak bardzo jesteście do mnie przywiązani, że nie pozwalacie mi samodzielnie myśleć. Lubuję się w poezji o trzecim nie wspominając. Nie pozwalacie mi samodzielnie myśleć. Jestem we waszej władzy, jestem, to jest wiersz o chorobie, ale proszę zwrócić uwagę, jak ta choroba jest tu przedstawiona. Tu, tu, tu nie, ma, nie ma nic o niej z imienia, z nazwy, z, z katalogu, w którym jest wymieniana. Jest obecna przez owych bogów nicości, z tych bogów wrogów. Ale powtarzam, przemożnych i w nazwach leków, którymi się bogowie, bogowie karmią. Bogowie mają się ku poezji, co można byłoby sądzić jakoś ich u dodaje im czegoś, może nawet czyni bliższymi ale czy na pewno, jeśli są bogami nicości, jeśli są aż tak bardzo podobni, jeśli tak się rządzą, panoszą, jeśli sprawują władzę, jeśli wypierają tego kogoś, do którego są podobni, albo którym po prostu są, w większej części są, to czy to, czy to upodobanie do poezji można tu zobaczyć, zrozumieć w jakiejś, jako jakieś pocieszenie, w, jakiejś, w jakimś planie, odkupienia, nagrody, daru, wybraństwa, raczej nie. Więc ten ból, jak myślę, jest takim bólem bezradności wobec rządów, obcych sił w człowieku. Jest też bólem polegającym na tym, że to, co chciałbym sobie przypisać, do mnie nie należy, to poezja, to poezja, ona też jest jakoś zarządzana, przez, przez innych. Wiersz jest w moim pojęciu, w moim wyobrażeniu wspaniały, jest złożony, jest bardzo otwarty, niesłychanie szczery, a zarazem nie ma w nim nic łatwego wyznania, nie ma nic sentymentalnej skargi, nie ma nic z mitologizowania choroby jako źródła poezji. Proszę zwrócić uwagę, że ta tradycja, by w zwłaszcza chorobie psychicznej, Chorobie ducha, chorobie wnętrza. Widzieć źródło twórczości, źródło sztuki, źródło poezji, zwłaszcza jest bardzo długa, ona sięga antyku, została w nowoczesności odnowiona. Romantyzm ją bardzo wzmógł. Ale jest też obecna, jak się wydaje, wydaje w, w, w czasach nam bliższych, a nawet zupełnie bliskich. To są wszystkie te przekonania, że poeta to jest ktoś inny, tak per excellence, tak zasadniczo inny. I za tę inność, za tę inność jego osobowości, przychodzi mu płacić, popadając w chorobę, albo też ta inność jest. Pochodną, pochodną choroby, związek kreacji i choroby, a choroby i choroby pojmowane jako coś, powtarzam, zasadniczo, jakieś zasadniczo odmienne, zwłaszcza ta choroba ducha, choroba umysłu, choroba psychiki, pojmowane jako coś zasadniczo innego niż, niż standard, by się tak wyrazić, ona. Ona ciągle, ciągle w, nas, w nas jest. Otóż tutaj nie ma żadnej wierszutka czy próby wyzyskania tej tradycji. On nie próbuje niczego wyzyskać, cyckać, niczym się zasłonić, usprawiedliwić, przez nic wywyższyć. Wręcz odwrotnie, tu mamy do czynienia ze wskazaniem na to, że również ta poezja nie należy do owego ja, tylko być może do tych innych ja, może mocniejszych, które rządzą się karmione rozmaitymi specyfikami w człowieku. Przejmujący. I na koniec jeszcze jeden tekst z kręgu tych, tej wrażliwości, o której, o której wspominałem i o której jeszcze będziemy mówili. Tej wrażliwości natury, bardzo bardzo ważnej. Zbiegają zwierzęta, wiersz Pawła Sarny, Zbiegają zwierzęta i giną nam sprzęty, a raczej gubią się w pokojach, które zaczęły rosnąć. Giną nam także znajomi, śni się, że trzymam cudzą głowę, a przy tym rozmawiam z tobą, rośnie i rośnie, trzymam tę głowę, w akwarium, topie kogoś, kto wcale nie tonie, jest cały głową. Urodzi się w porze potopu, a dom się boi. Yy. Te zwierzęta są tutaj pomieszane z, z, z elementami domu, z, z elementami wyposażenia. Coś, co na samym początku jest dość enigmatyczne, później staje się wysoce już zagadkowe. Puchnie, puchnie wyobraźnia. W tej wyobraźni relacje między zwierzętami, sprzętami, pokojami, znajomymi. Zdaje się bardzo plątać, bardzo jakoś, bardzo jakoś odpodabniać od zwyczajności. Mamy w końcu do czynienia ze snem. Śni się, że trzymam cudzą głowę, a przy tym rozmawiam z tobą rośnie i rośnie, trzymam tę głowę w akwarium topie. Nie jest łatwo zinterpretować ten wiersz ze względu na jego oniryzm i czyli taką senność, która odkształca obraz i także z powodu, z powodu, z powodu puęty końca tego wiersza. Urodzi się w porze potopu, a dom się boi. Urodzi się w, to, w, w, w porze potopu, a dom się goi, boi. Co tutaj się wydarzyło? Gdyby Państwo mieli na to jakiś pomysł, kto się urodzi, co się tu dzieje, co jest powodem owego lęku, co zakłóciło tak zwany normalny stan rzeczy, jak to dom się boi, to byłbym Państwu, państwu wdzięczny. Dla mnie wiesz, jest trudny do, do, do rozplątania, do przełożenia na jakąś opowieść prozą, a tym bardziej taką prozą krytyczno-literacką. Natomiast jest bardzo ciekawy ze względu właśnie na te wszystkie takie momenty przeistoczeń, z którymi mamy tu, tu do czynienia, które nie służą tylko temu, żeby nas epatować, żeby zrobić, robić na nas wrażenie jako czytelnikach, ale jak mi się wydaje służą temu, żeby żebyśmy z tym wierszem jakoś się zrośli tak? I, i, i tak weń, weszli. Tu na marginesie powiedziałbym, że czytanie wierszy to przeważnie jest, czy prawie zawsze, zawsze, chyba jest zajęcie wierszy interesujących, zajęcie wielokrotne, ale są takie wiersze, którym trzeba się poświęcić w jakiś nieomal mantryczny sposób, to znaczy czytać i to czytać koniecznie głośno i czytać i czytać. Aż w końcu to zaplątane, choćby częściowo, zaczyna się rozplątywać poprzez taką wielokrotną operację czytania, taką nawet takiego czytania nieomal mechanicznego, czytania, które nie zakłada, że wiersz jest rybusem, albo który, który można rozwiązać zagadką, tylko jest jakimś takim samoistnym bytem, który nas do siebie wpuści, Albo nie, ale żeby się o tym przekonać, trzeba wielokrotnie się do niego dobierać, zapraszać, do niego pukać i tak dalej, i tak dalej. Więc ten ból byłby tutaj jeszcze, jeszcze trudniejszy do wypowiedzenia niż w jakiś, w jakiś jednoznaczny sposób. Nie możemy z tego wiersza wysnuć przeświadczenia, że ból jest tym, a tym, a, a, a tym nie. Tu, tu, tu raczej chodzi o to, żeby się z tym utworem jakoś... Jakoś zrosnąć, jakoś odczuć jego aurę, żeby wyobrazić sobie tę rosnącą głowę i wyobrazić to, to akwarium, i wyobrazić sobie ów potop, który, który z tego wynika. Co to jest? Czy to jest coś banalnego, odbanalizowanego we śnie, czy to jest przeczucie jakieś apokaliptyczne, które tylko pewne rekwizyty zwykłości, domu i tak dalej bierze sobie do użytku. By, by, by, by, się, by się zbliżyć do, do, naszej, do naszych wyobrażeń o tym, czym jest koniec końców wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i tak jak mówiłem, proszę bardzo, po pierwsze, czy Państwo mają jakieś uwagi, po drugie, ktoś może ma jakieś uwagi do tego właśnie wiersza, który wydaje mi się najtrudniejszy do, do omówienia. No i wreszcie, czy ktoś coś napisał o bólu? tak pojawiły nam się od trzech osób świetne e, więc e, bo zacznę od tego pan Antoni masochizm serca amputowano mi twoją miłość spopielono i pogrzebano teraz zadawalają mnie kule fantomowe cierpię i czekam na kolejne mhm. Bóle fantomowe zadowalają mnie bóle fantomowe, czekam. Też jest taki ten, ten, ten Można się delektować jakoś bólem, można by powiedzieć, tak? Czekam na następne. To jest dwuznaczne. Czekam, bojąc się następnych, czekam, bo tyle będę przy tym, przy tym uczuciu, jak rozumiem, ile, ile mnie będzie bolało. Tak? To uczucie jest, ponieważ boli. Ta fantomowość może na to by wskazywała. Ciekawa jest ta sytuacja. Polecam bardzo książkę. To była, wydaje że książka świetnej, świetnej poetki Joanny Miller. Zatytułowany był ten tam Bóle Fantomowe. Może Pana, Pani Antoniza, zaciekawi? Za mnie zaciekawiło, co Pan napisał. Pani Joanna, czas umierać. Gdy boli za bardzo, odgrzeję wczorajszą pizzę, obejrzę film o ratowaniu świata, będę najedzona mądrzejsza i trochę starsza, wtedy dam radę. <śpieszę> hmm, bardzo ładne. Takie autoironiczne, ciepłe, ciepłe i pocieszające. Hmm. Tak, tak. Z bólem trzeba twardo. Tak, to y, y, m, można by tak y, to ująć. Z bólem trzeba twardo. Zanim od nas weźmie w garść, to, to zawsze musimy spróbować y, y, zrobić to z nim pierwsi. I Pani Ania. Ból dzisiejszy, co mnie dziś boli? Oto od niewidzenia Ciebie i uszy od niesłyszenia twojego głosu i boli dusząc niewypełnione Tobą powietrze. Oj, to jest wiersz miłosny po prostu. No, Ten piękny, piękny, miłosny, piękne, miłosne wyznanie. Ola Boga, wspaniałe. Ten ból jest oczywiście słodkim bólem. Istnieje jeszcze jakiś taki rodzaj słodkiego bólu, prawda? słodkiego bólu, słodkiej śmierci. To, to, to są figury związane z miłością, także miłością erotyczną, takie peryfrazy, peryfrazy miłosnego, erotycznego, czy nawet seksualnego uniesienia. W Pani przypadku mamy do czynienia z takim, z takim właśnie takim, takim słodkim bólem oczekiwania, czy słodkim bólem tęsknoty, która, która wierzy czy który wierzy, że, że się skończy, tak? Że zostanie ukojony. To coś, coś z gatunku wierszy, wierszy miłosnych. To wszystko, co nam dzisiaj się pojawiło. Mhm. Nie ma też żadnych interpretacji ostatniego wiersza, które zostało omówione, ale być może nasi widzowie potrzebują troszkę więcej czasu. Jasne, to jest taka mhm. propozycja. Otwarta i trochę niemożliwa do spełnienia, dlatego, że kiedy mówię, że w tym wierszu by trzeba tak się zagnieździć, tak, to oznacza, że nie da się go tego rozplątać jakoś szybko i przekonująco. Więc może po prostu trzeba się zagnieździć. Także zachęcam Państwa do zagnieżdżenia się w tym wierszu, a Panu profesorowi dziękuję. Dziękuję bardzo, dwa, dziękuję, dziękuję, dziękuję Pani i Państwu. ...spotkania i tylko przypomnę, że nasza wakacyjna szkoła PSZ została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencji, edycja 2022. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejne wykłady, a tymczasem życzę Państwu i Panu Profesorowi miłego wieczoru. Miłego wieczoru pani i Państwu. Dobranoc. Dobranoc. Dziękuję.